Uogólnijmy obliczenia, które robiliśmy w ostatnich filmikach, by określić zwrot realny. Może dojdziemy do ciekawych wzorów lub prostych przybliżeń. W pierwszym filmiku przeliczyliśmy wszystko na dzisiejsze dolary. Zatem zwrot w dzisiejszych dolarach to kwota, którą uzyskaliśmy. Zwrot w dolarach netto. Zwrot w dolarach netto to kwota, którą pierwotnie zainwestowaliśmy, powiększona o nominalną stopę procentową. Tutaj zapisujemy to jako ułamek dziesiętny, więc w rozpatrywanym przykładzie było to 10%, a my napiszemy 0,10. Cała ta wartość wyniesie 1,10. Tyle właśnie uzyskamy po upływie roku. W naszym przykładzie to było 110 dolarów, czyli 100 dolarów pomnożone przez 1,1. Od tego odejmiemy kwotę zainwestowaną w dolarach dzisiejszych. Przed rokiem zainwestowaliśmy p dolarów. Aby uzyskać dolary dzisiejsze, musimy to pomnożyć przez wskaźnik inflacji. W naszym przykładzie zakładamy, że wskaźnik inflacji wynosi 2%, czyli 0,02%. To całe wyrażenie określa zwrot w dzisiejszych dolarach. To ta wartość, którą wyliczyliśmy w pierwszym filmiku. Żeby obliczyć realny zwrot, weźmiemy zwrot w dolarach dzisiejszych podzielony przez inwestycje w dolarach dzisiejszych. I jeszcze raz. To jest inwestycja w dolarach dzisiejszych. Kwota, którą zainwestowaliśmy pierwotnie, powiększona o inflację. O inflację. A tutaj będziemy mieli realny zwrot. Od razu możemy to uprościć. Wszystko w liczniku i wszystko w mianowniku dzieli się przez P. Podzielmy więc licznik i mianownik przez P. Uprośćmy to trochę. O tak. I uzyskujemy… W liczniku mamy 1 plus n minus 1 plus i. Tak to zapiszę. To wszystko dzielimy przez 1 plus i. Równa się r. Zostawiłem trochę miejsca, bo mogę jeszcze coś uprościć. Dodam 1 do obu stron równania. Jeśli dodam 1 do prawej strony, muszę dodać 1 także do strony lewej ale 1 jest tym samym, co 1 plus i podzielone przez 1 plus i. To jest to samo, bo dzielimy coś przez siebie. Czyli tu mamy 1. Dodajemy 1 do lewej strony i 1 do prawej. Zrobiłem to dla ciekawego uproszczenia. Mamy tu ten sam mianownik. Jeśli więc dodam liczniki 1 plus i plus 1 plus n minus 1 plus i, to wtedy to skróci się z tym i zostanie nam w liczniku, tylko 1 plus nominalna stopa procentowa. A w mianowniku... zostanie 1 plus wskaźnik inflacji. To wszystko równa się 1 plus realna stopa procentowa. Teraz pomnóżmy obie strony przez 1 plus i. Przez 1 plus i. Mnożymy obie strony przez 1 plus i. I uzyskujemy ciekawy wynik, całkiem zdroworozsądkowy. Pokażę wam, że to zgadza się ze wszystkim, co robiliśmy do tej pory. To się skraca i kiedy mnożę przez nominalną stopę procentową, uzyskuje realny przyrost pomnożony przez wskaźnik inflacji. To ma sens.